Zanim przejdziemy do nierówności, warto porozmawiać o różnicy o różnicy między majątkiem a dochodem. Te pojęcia często są mylone w rozmowach o majątku i dochodach, lecz także o nierównościach. Jak się domyślacie, te sprawy idą w parze. Intuicyjnie zakładamy, że ktoś o dużym majątku ma duży dochód, a ktoś o wysokim dochodzie prawdopodobnie ma duży majątek. Ale to nie jest to samo. Majątkiem nazwiemy kapitał lub posiadane aktywa. To jest wartość kapitału i aktywów, które posiadacie. Posiadany kapitał i aktywa. Innymi słowy, ile zarabia się w określonym czasie kwota, kwota zarobiona w danym czasie. Zazwyczaj idą w parze, lecz nie zawsze. Rozpatrzmy sytuację, gdy tak nie jest. Powiedzmy, że to emeryt. Może mieć duży majątek, bo przez całe życie zarabiał i oszczędzał. Przypuśćmy, że wasi dziadkowie że wasz dziadek ma majątek. Suma jego aktywów wynosi milion dolarów. Aktywa całkowite są warte milion, ale dziadek już nie pracuje, to emeryt. Zatem jego dochód całkowity to zwrot z tego miliona dolarów. Powiedzmy, że zainwestował w bezpieczne papiery, obligacje i tym podobne więc dostaje 3% zwrotu po opodatkowaniu od swojego majątku. Zatem jego dochód wyniesie 30 tysięcy dolarów rocznie. A teraz powiedzmy, że to wy. Dopiero skończyliście studia. Macie więcej długów niż aktywów. Może nawet wasz majątek jest... Macie auto warte 20 tysięcy dolarów, ale musicie spłacić 40 tysięcy dolarów kredytu na studia. Więc wasz majątek jest ujemny. Możecie mieć majątek minus, minus 20 tysięcy dolarów, lecz edukacja się przydała. Zdobyliście dobrą pracę i teraz zarabiacie. Powiedzmy, że zarabiacie 80 tysięcy dolarów rocznie. Oto sytuacja, w której młodszy człowiek ma więcej zobowiązań niż aktywów. Jego majątek jest ujemny, ale dochód całkiem wysoki. A starszy emeryt ma duży majątek, zaś niższy dochód. Oczywiście te przykłady są skrajne. Młody człowiek dużo zarabia, ale ma długi, a senior żyje ze zwrotu. Z majątku zgromadzonego w czasie całego życia. Naturalnie występuje korelacja, zwłaszcza gdy majątek jest bardzo duży. Powiedzmy, że dziadek nie zaoszczędził miliona, tylko 10 milionów. Załóżmy 10 milionów. I inwestuje je zupełnie tak samo. 3% od 10 milionów to 300 tysięcy dolarów rocznie. Na życie. Rzecz jasna, gdy rośnie majątek, to dochód z majątku z tego kapitału też się powiększa. W pewnym momencie może się stać wyższy od dochodu, który zdołalibyście uzyskać tylko z pracy. Celem tego filmiku jest podkreślenie różnicy. Czasami, mówiąc o nierównościach czy dysproporcjach, ludzie analizują majątek zgromadzony przez pewną część populacji, ale zdarza się też, że mówią o dochodzie narodowym i o tym, że coraz większy udział ma w nim 1% najbogatszych, czy 10% albo kwartel. Często idą w parze, ale trzeba rozumieć różnicę.